Jedząc pożywną dietę ćwiczenia i picie dużej ilości wody są zwykle uniwersalnymi sposobami zachowania zdrowia i kondycji. Każda kultura ma kilka własnych pomysłów na utrzymanie zdrowej sylwetki. W Japonii obowiązują dwie zasadnicze zasady, których przestrzega wiele osób, aby zachować zdrowie, a może się okazać, że są one przydatne w twojej podróży do zdrowia i odnowy biologicznej. 1. Ciepło jest życiem Idea, że ciepło jest życiem przekłada się na koncepcję, że żywność jest energią, którą konsumujemy, aby przetrwać. Owoce i warzywa, które rozkwitają w lecie pomagają ochłodzić organizm i pozwalają mu dostosować się do letniego upału podczas gdy żywność, która kwitnie w zimie zwykle zawiera więcej kalorii, aby nasze ciała były ciepłe w zimnych porach roku. Jedząc surowe warzywa owoce i warzywa jest początkiem zdrowej diety organizm może czasami potrzebować cieplejszych pokarmów więc spożywanie różnych pożywnych pokarmów to najlepszy sposób aby organizm dostał składniki odżywcze których potrzebuje aby zachować zdrowie i silny. 2. Unikaj picia płynów podczas posiłku. Wielu ludzi w Japonii unika picia jakiegokolwiek rodzaju płynów podczas jedzenia ponieważ uważają, że jest to szkodliwe dla trawienia. Ciecz chłodzi ciało więc picie zabiera od ciepła, które otrzymuje ciało poprzez jedzenie. Niektórzy naukowcy uważają, że woda neutralizuje kwas wytwarzany przez żołądek w celu trawienia co powoduje, że organizm potrzebuje więcej energii aby zakończyć proces. Możesz również dostarczać organizmowi płyny poprzez jedzenie które jesz takie jak owoce warzywa i zupy.